Nazywam się Kasia. Ja przez rok zmagałam się z dosyć poważnym problemem z kręgosłupem. Wykryto u mnie przepuklinę i dyskopatię, a ból był nie do wytrzymania. Byłam u około 15 różnych lekarzy i fizjoterapeutów, ale żadna metoda leczenia nie pomagała. Aż przyszłam tutaj do Sebastiana Stocha. Sebastian wybrał taki zestaw ćwiczeń i taką terapię, że już po pierwszym tygodniu widziałam bardzo dużo różnicy. Aktualnie jesteśmy po paru miesiącach współpracy i nie odczuwam już żadnego bólu, więc bardzo serdecznie wszystkim polecam.